Dzielę ludzi na lepszych i gorszych Biedny czy bogaty Gruby czy chudy Bez talentu czy z talentem Z nogą czy bez nogi Z ręką czy bez ręki Z palcem czy bez palca To nie ważne, bo Wszyscy mamy serce, krew płynący w środku w celu podobań I celów, by osiągnąć w życiu coś w życiu coś osiągnąć celów, by w życiu coś w życiu coś Każdy jest człowiekiem, kocha kogo chce w braknie w Wierzy w to, co chce. Nie dzielmy społeczeństwa bez podziałów, nie dzielmy społeczeństwa bez podziałów bez podziałów, nie dzielmy społeczeństwa jauh po